The crackers Chciałem Cię na zawsze Lecz to nie był nasz czas Nasze marzenia Wszystko uleciało nam Uleciało wszystko nam Teraz już nie wierzę W słowa powiedziane w twarz Próbowałem wiele razy Uwierzyć kolejny raz Karmiłaś mnie kłamstwem tym odchodziłaś w dal A ja już nie chciałem Znowu nowej poznawać Chciałem Cię na zawsze, na zawsze Chciałem być już zawsze, na zawsze Chciałem Cię na zawsze, na zawsze Chciałem być już zawsze, na zawsze Je -je -je. Gdy nie miałem cię dosyć, dotyk uzależnił mnie Teraz nie mogę zapomnieć, wymazać z pamięci cię Chociaż tak bardzo bym chciał, czasu nie cofnę już nam Swoje czyny powtarzasz, które zabijają nas Chciałem cię na zawsze, na zawsze Chciałem być już zawsze, na zawsze Wiele noszę ran, a ja tego już nie chciałem, bo zbyt wiele noszę ran. Chciałem cię na zawsze.